Witam Witam Żuf Żuf Je je, yeah, je. Yeah. Poznałeś żółwia, to wiesz, że z czasem ma typ na przekór Bo tylko piechu, ma sobotni vibe w niedzielny wieczór oh, Odwieczny wrót pośpiechu, co jest? Ma być gotowe na niedzielę? To puszczę we wtorek, wow Flow się wkradło chore Nie jestem świętym Mikołajem, choć mam zawsze worek, Ta. I mam ze mną moje elfy Lecimy na północ, potem palimy tam spręty. Ye, yeah, je, yeah, je, yeah. pozdro Kerson, Senti sen nawijam to 16, jakbym był zaklęty Mimo, że ostatnio bardziej inżynier niż MC Jak to puścisz profesorkom, to im pójdzie w pięty da. A ja się tu kurwa gościu pa pa pa pa pale typy foli znowu mówią coś o gejcie Ty mnie to pierdoli Ty Z najlepiej swoje miejsce typie I nie szukaj analogii Skoro w liceum wziąłeś polski Żeby uniknąć biologii ha? I nagle wszyscy zmiętli Idę powoli jak żów, Za to ja ci piękny Jak się obawiasz bardziej pięć diet To zapewne ci to wisi Ty wpaść na służbę zdrowia To wyleczą nawet wi-fi Ta Także tak Nominacje Mój serdeczny przyjaciel Rafał Raptor, Kościć z lewnicy. Mój serdeczny przyjaciel z zagranicy z Wieliczki, Targmaciek, Teraz, naprawdę, z zagranicy z Białorusi mój przyjaciel Motomoto Jamal Moto, i Paweł Haptaś. 72 godziny. Yy, zbiórka tam na dole. I jak dotarliście i jesteście na tym Łespadole to gratuluję. Naprawdę długo musieliście spędzić na YouTubie, żeby tu. Do Także pozdro. Pozdro. Tak, żów. Out.